ma z tej strony Eleven, a to jest ponownie Five Nights at Freddy's 3, ponieważ mam w końcu dość więcej czasu, żeby to nagrać, to się za to zabieram, bo przedtem... Mając 10 minut czasu nie chciałem się w ogóle zabierać za tą grę, ponieważ nie miałbym zero satysfakcji z tego, nie zrozumiałbym nic, wy mielibyście gówniany film Dlatego yy, przy okazji pozdrawiam Roberta Ramisza, mam nadzieję, że dobrze powiedziałem nazwisko, yy, który znalazł jako pierwsze, przynajmniej jako pierwsze napisał, że zauważył ukrytą przez mnie wiadomość na Facebooku, która i tak nie miała miejsca, więc nieważne bez Splend Robitolenia idziemy w trzecią no zobaczymy co tak naprawdę wiem o tej grze, ponieważ mimo wszystko trochę mi pisaliście, a ja unikałem dużo komentarzy, żeby nie zaspoilerować sobie gry Myślę, że, że, że dużo nie wiem uh, hello, hello. Uh, for take a few moments to position your head andtors so pleasing parts in a manner where you can move and to, so to, jest? to tego już więcej bo widziałem Do not touch the spring at any time Do not breathe on the spring lock as moisture may loosen them and cause them to break loose. Hello? in the case that the spring locks come loose while you wearing a suit please try to maneuver away from populaulated areas before bleeding up that not ruin the customer. Experience. As always, if there is ever an emergency, please go to the designated safe room. Every location is built with one extra room that is not included in the digital map layouts program, animatronics, or computer. <laughs> This room is hidden to customers, invisible to animatronics, and is always off camera. As always, remember to smile on the face of Freddy Fazbear's seat. tego co gości mówił, bo No, on już po mnie przyszedł. Springtrap! Czemu mi to. Rolf! Yy. Więc wiem po tym jak. Z... Dokładnie przetłumaczyłem wszy... tą rozmowę drugą. Jak skończyłem pisać napisy Wiem, że.. <sighs> wiem, że Springtrapa przywołuje dźwięk Hello? określony. Anima... To są animatrony, które są. Zarazem kostiumem dla ludzi, jak i samowolnie chodzącymi yy... animatronami. A! A! A! Nie patrzeć na to, dobra, nie patrzeć na to, nie! Nie! E... I podobno to jest dźwięk, który go przywołuje. Te animatrony są sterowane dźwiękami, podobno. O, o, o nie! O nie, jest, gdzieś... jest gdzieś tu. O jest gdzieś tu. O, ja się teraz obrócę. A! Czy to była cika? No! Fuck, Fak, fak, fak, fak, tam była cika, tam była cika! Fajne powitanie na sam początek gry. Zajebiste po prostu, nie! O! Ale widziałem Chikę na tamtym... Na tamtym monitorze, na tym... Czymś do gry, więc to może dlatego. Dobra, e, Okej, okay, więc wiem, że dźwięk go przytrzymuje. E, czyli, e, jak stąd pójdzie, to mam zagrać dźwięk, tak? To on się cofnie, bo dźwięk go przywołuje tam, gdzie ma iść do danej lokalizacji. Rozumiem. Okej! Okay. TO DZIAŁA! OK eee, czyli go po prostu trzymamy w miejscu, tak? Cała gra polega na tym, żeby nie dać mu przejść całej drogi do siebie Przy czym on ma szyby wentylacyjne, które mu przed tym pomagają! Jeżeli tak będzie wyglądać cała gra, to będę trochę zawiedziony Ponieważ widziałem, znaczy nie widziałem filmów, ale widziałem, że wiele osób przeszło już całą grę w bardzo szybki sposób, więc... Eee, OK nie no spoko, Springi, będzie mi się tak trzymać, tylko jeszcze ci odetniemy dostęp do. Może tutaj ci odetniemy dostęp. O, a, a, a, a, a, a, a, a, a, nie. A, ja nie chcę, ja nie chcę tak szybko, nie. Proszę, nie, proszę. Więc wiem tylko, że jeszcze jeżeli chodzi o. Słucham? Hej! wait a second wait a second który tędy przyszedł zaraz wszystko wiadomo ten szyb tutaj prowadzi do tego do... zaraz do pokoju więc muszę uważać żeby on tędy nie przyszedł tak? okej okay, mamy Cię Springtrap dobra musimy Cię trzymać z dala od nas ode mnie no dobra okej okay. Eee, za pomocą tego dźwięku i uważać na szły wentylacyjne. A reszta, z tego co wiem, jest nieszkodliwa, bo to są tylko... EJ! EJ! Okej, okay. siedzisz tutaj i nigdzie się nie ruszasz, ok? Siedzisz tutaj. Ani mi się was drgnąć. Huuuhuu! Nie chcę! Klikam jak po żeby to było jak najszybciej, nawet o sekundy. Aaaa! Aaaa! Aaaa! A. A. A. A. Jest wentylacji, gdzie jest wentylacja? Nie masz wstępu tutaj, nie masz, nie masz przejścia. Nie, nie, ani się. Oni się wasz! Co to oznacza? Ja to. On się i tak poruszył. O, on się i tak poruszył, on się i tak poruszył, chyba. Aha, ba, ba, jest tutaj, zadziałało, zadziałało. Siedzisz tu. Ani mi się wasz! Siedzisz tu. Mm -mm.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 Miałem kliknąć znowu reboot off, zapomniałem, nieważne. Nie, to trwa dłużej! Eee, springy, springi! Spring! <śmany> hu On sobie tak po prostu hawsko przebiegł z jednej strony na drugą. Czemu on miałby to robić? Ja, ja to jest. To jest po prostu chamskie, ale przynajmniej teraz wiem jak tak dla mnie więcej działa, tak? <gryw> Już coś ogarniam. Okej, okay, Springtrap, nie bawimy się tak, siedzisz tutaj. Hello. Siedzisz tu. Z dala ode mnie. Czyli podstawowy pomysł jest taki. Trzymamy go z dala od siebie tymi dźwiękami. I jeżeli on jest z wentylacji, to chyba słyszymy. Trzymamy go za od siebie tymi dźwiękami Jeżeli coś jest z wentylacji, to od razu go szukamy, zamykamy i tak dalej i naprawiamy To jest cała gra, tak? Nie pozwolić mu dotrzeć do siebie Reszta nazwali, bo to są... Tak, jak było na stronie Scott'a napisane, It's all in your mind, czyli cokolwiek tu się nie pojawi, to jest tylko w moim umyśle i to zauważyłem, że mi nic nie robi. Ani Chica mi nic nie zrobiła, ani Mangle mi nic nie zrobiła, ani. Oh, crap, crap, crap, crappy crap. Ani ten. Balloon Boy nam nic nie zrobił. Tylko one są straszakami takimi, więc zakładam, że. Aha. Aa. A nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. O, o, cieszę się, że tu jeszcze jesteś, że tu się nigdzie nie ruszyłeś Jak ja się cieszę, springi Cieszę się, że się dogadujemy sprężynko. Niektórzy to tłumaczą jako wiosenna pułapka, no ponieważ spring to też wiosna, tak? Ale ma chodzi o te raczej sprężyny, tak jak w tych rozmowach mówili, więc No już myślałem, że zniknął, ale zauważyłem, że on ma po dwa chyba nie na każdej kamerze, ale ma po dwa miejsca, w których się może ruszać, więc jest w różnych miejscach i jest ciężko A. zauważalny, tak naprawdę. Eee. Eee. Hi. Eee. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, o, znowu o, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, za, jest nie, nie, nie, Gdziekolwiek, gdziekolwiek go nie jest, nie przychodź, słuchaj dźwięku, idź za głosem serca, balon boja czegokolwiek. Aven! To... Ok, wiem, ja, wiem, że żeby go uniknąć, trzeba po prostu szybko zmienić kamerę, ale gdzie on jest, to jest dla mnie bardzo ważne: dowiedzieć się, gdzie jest ten typ. What the hell? Okej, siedzisz tutaj. Ja naprawiam wentylację. Siedzisz tutaj. Spokojnie. Dobra. On był dalej niż myślałem. Ja myślałem, że mnie skomnieje gdzieś. O, nie, nie, nie, nie, niech się nie no niech się nie no niech się nie robicie, no nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, dobra. nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, PINKSROM, NIEE OK, jest tutaj, dobra teraz tam Do poprzedniej kamery, do poprzedniej kamery, szybko Aaaaaaaaaaaaaa Tak tam jest Freddy, tak, tak tam jest Freddy, OK nieważne A, a, ja nie wiem czy on jest tam dal, ja nie wiem Ja naprawdę nie wiem on jest tutaj, on jest tutaj, on jest tutaj Hi. on jest tutaj, on jest tutaj masz przejść tam masz przejść tam, tutaj tak, tutaj o kurwa o w pizdę już podnie y Ta gra jest trudna Zaiste ta gra jest trudna Nie on jest Hi. Tu jest, widzę go, on tutaj stoi, tu jest Springtrap Osz ty w mordę, on wlazł do szybu ty Kuta się ty, bredny Siedzisz tutaj, o! A ja nie mam nic do naprawiania. Opak, opak, opak, opak! Siedzi, w zamknięte. To jest zamknięte, tak? To jest zamknięte. Prawda? Ha! Hello! Aha. <ślesk> się porusza po tych szybach, coś jest nie tak. O, wyszedł z niego, jest dobrze, ok, czyli stoi tutaj, jest dobrze. No... Więc o ile się nie mylę, to jest najlepsze miejsce, gdzie mogę go zatrzymać, tak, żeby on się nie poruszył. Bo tu jest szyb, który ma od razu zablokowany, nigdzie indziej nie przejdzie. Albo do kamery, tutaj, albo tutaj, ale tutaj chyba też nie ma wejść do szybów. Nie jestem pewien. Muszę opracować sobie taktykę. Więc jeżeli będę ignorował każde wszystko inne, co chodzi, patrzę tylko na Spring Trap, a nic mi nie grozi, tak? Widzicie, jakby się to skończyło, gdybym nagrywał w 10 minut? Muuu, się bo z tej strony 11. O, zginąłem, do zobaczenia w następnym odcinku. Dupy. gdzie on też był w las? Gdzie on też w las? Gdzie on jest w szybie? Gdzie on jest w szybie? Gdzie, w którym się... Aaaa! Jest dobra, jest zamknięty, czyli dalej jest z samym... Okej, okay, mamy dobrą taktykę, mam nadzieję. Znaczy, przynajmniej mi się sprawdza, czyli jest w tym szybie... On jest zawsze zamknięty i nie ma się jak inaczej do niego dostać Czy będzie krążył? O, nie będzie na Fak, Hello? Fak, nie pa... nie... Ja nie mogę na to patrzeć, nie to jest zbyt creepy Wiedziałem, Po prostu wiedziałem! Piąta! Piąta! Springtrap, nie śpiesz się! Take your time! Take your time! Tam. Ty dalej tutaj jesteś! Hi. Panie i panowie, mam wzajemnistą taktykę! jest, dobra, więc trzymać go na tamtej kamerze Bo tam ma najmniejsze pole manewru Mogę go tam trzymać ile chcę. ma dostęp do szubu wentylacyjnego Który jest od razu zamknięty i nie jest połączony z żadnym innym Nie może mnie zadać od tyłu Super, dobra, tak go trzymać Minigry, zapomniałem, OK. Więc zastanawiam się co to jest za miejsce Widziałem, że cały czas odbywa się to tak samo, więc postanowiłem to teraz z yy, Eksplorować, czyli zobaczyć jak to wygląda i ogarnąć miejsce w którym jesteśmy. Podejrzewam, że to jest pizzeria z pierwszej części Five Nights at Freddy's Ponieważ yy, jest... Tu jest kurtyna z tego. Tam był pokój yy, z częściami Jak pójdę na dół, powinno być biuro Teoretycznie Jest hall To jest pizzeria z pierwszej części Five Nights at Freddy's Więc wiem, że ta gra wyjaśnia historię, która zaszła przed tym I jeżeli cofamy się w minigrach do pizzerii z Five Nights at Freddy's 1 To tam wszystkie wydarzenia najprawdopodobniej miały miejsce te najważniejsze ee, o których będzie tutaj mowa To są łazienki, zakładam O kurde, ogarnąłem teraz coś Była mowa o ukrytych pokojach, tak? Pokojach, o których wiedzą tylko pracownicy i mogą tam pójść tylko jak się wykrwawią e... Nie jestem pewien, sprawdzę uh, to potem hello, hello. Cześć uh, Słucham? Nie, yeah, uśmiechaj się, jesteś twarzą pizzerii Freddy'ego Fazbera, świetnie Dobra A! A! Oh crap! No to już po mnie, tam jest chika. Wiedziałem, wiedziałem już Już po prostu bym na to gotowy Hej! Hi. Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Wiedziałem Wiecie co, zrobimy tak Ja zostawię ten następny odcinek, który nagram teraz Ponieważ nie chcę zaś zazwycić innego długiego filmu, wolę to rozgraniczyć na pewne te Ale myślę, że odcinek będzie dość długi A uh, uh, uh, uh, Nie mam nic więcej do powiedzenia, gra jest zajebista Cieszę się, że w końcu mogę normalnie zagrać Ooooo. Wow. Okej, okay, więc... Springtrap tak by the way jest dość Milusi, poza tym screenem tutaj I wygląda tak nawet spoko, trochę jak Bonnie um, A reszta jest Z wrednymi mendami, które od zawsze Były wrednymi mendami, które chcą mnie zabić Więc do nich mam sentyment To by było tyle na ten odcinek Dziękuję za obejrzenie i cierpliwość Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach